Cześć, witajcie moi kaninu was w kolejnym odcinku z The Last of Us Remastered Eee, kontynuujemy od miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy Czyli od miejsca, gdzie są klikacze Same klikacze Czyli, mogę powiedzieć, że to jest A cholera Czas sobie skupić. Tam jest biegacz. Ogola. No. Naprawdę, co, tak tu przebiegłaś? Nam się udało, no. jesteście całe? Tak, nie zatrzymujmy się. Nieźle dajecie sobie radę. Po prostu mamy szczęście. Chwilą. dokąd idziemy też, uh, ratusz jest tam. Yeah. Tak, wejdziemy na tę ciężarówkę. Spróbujmy coś znaleźć. Ale to jest kilku wrogów. Patrzcie, Albo wojsko. Dobra, zobaczmy. No dobra. No. To znaczy, że jest niech tu więcej. Musimy iść. Musimy. Chodźcie na górę. Nie wiem, Obrzydliwa. Okej. Jak się stąd wydostaniemy? Wykonajmy Nie uważa, że jesteś odporna? No, przynajmniej ona tak myśli. <coughs> Jak zostałaś ukrusiona? Musiałaś się znaleźć w nieodpowiednim miejscu. Nie, nie. Domykałam się nocami. Byłam w szkole wojskowej, z internetem. Oba to? Tak, dobrze. Pięć, wiele słów. Zamknięty teren, jak chcesz się tam A, to jest, to jest właśnie. Mówiła tu co więcej, owak. Jeden z tych... no jak oni się nazywają? biegaczy. dopadł mnie. Rozumiem. Była wtedy z tobą Marlin? Jak cię ugryźli? Nie, pobiegłam do niej po pomoc. No, się nie się. Nie, nie będę marnował. Mam no nadzieję, że nic jej nie jest. Mówiłam. Nie ci. będę. Wszystko będzie dobrze. Marnował sześciu. Trochę, no? Sorry, to ja! Tes. Sorry! Chodź, trzymajcie mnie Ty okay, kurde mm -mm. Yeah. Kolejny calczenie dla, dla mnie Nice Nice Papa Americana Stare muzeum Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat Wow Wa To 20 pocięcia apokalipsy Dobra, uwaga na głowę. Szybko, przecho, przecho! Joel! Joel! Żyję! No, zaraz do was dołączę. tutaj? Teś! Uciekaj, uciekaj! Kolera. Oczywiście przecież jesteś bokiem. Yes. <laughs> this? Uh! Może sobie ostrze Dwie apteczki gdzie Dobra Coż, nie mam żeby Nie, pół nam Jedna czwarte teśmy na Jestem bez ostrza Naprawdę takie rzeczy raliście, ale nie raliście ostrzał. Czy nie czyni raliście taśmy? Się. Ja przez chwilę myślałem, że ten klikacz mnie jest łatwy. suką Nie da się tego uczyć. na górę przyjrzeć. Nie chłopaki. Nic im nie jest! Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Kurde, jaki chłopak jest na Może mógłbyś mi pomóc! Ona by mnie trafiła? Dla coś, które otrzymamy. To no, mnie też trafia. I twoim face! Ej. O, ptuczko! Ej, szybko! Ej. O, was nie mogło być! To powinna być pałka! <głos> Опять все. Хулера мало Так? пошло O oh, oh. Ej! No. Eli, proszę. Dzenerwuj mnie. No i idź na Musimy przejść na drugą stronę. Jest. To nasz budynek. Dobra. Tylko uważaj, jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoka. Znalazła się mądro, aby tak jebał, to, to I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde, widok jest ekstra. Chodźcie tędy. Hej, dawaj, dawaj. Prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz Pani władczynie. Okej, okay, popatrzcie, zaraz się przyteleportowali. To już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała. Oła. To mi pałka ustała Ła, ała, ała Nie wiem, nie już tylko tak okazała Być bardzo mała Ta moja pałka tury dzisiaj nie ustała. Mała, ała Patrzcie No na razie mi ten znak świetlików No, świetnie. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją Ale skąd wiesz? Po prostu wiem wszystko będzie dobrze. O Jezu, to jest super. Musi być. Musimy się wspiąć. Ostatnia i... prosta też. jest też. No, to są widoki. Nie? E, od razu powiem, że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlin z Was Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo, ale. Dziękuję. U. Teraz ja no. nie ja nic nie ma tego. Też mi się nie wygląda patrzcie. Rękawy mu się tę planie zamoczyły. To kawałek. Dobra. Nie. Nie, nie! Co teraz będzie? Dostaj. Co ty wyrabiasz, tes? Mój Boże. Może oni może mieli mapę albo coś, co wskaże nam dobrą drogę? Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła... Tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie. Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna. Nie, dawno. tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, też! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! M... Nie dotykaj mnie. O, ja pieprze. Ona jest zarażona. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz móc. mi to pokazać. O Chryste. Ups, tak? Pokaż mi ramię. To ma trzy tygodnie! Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział dokąd ty iść. O nie, nie, nie, nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś tam nie czujesz To teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić Więc weź ją do Tomiego Chula. O nie no Co już? No kurwa Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie Co? Mamy cię tak zostawić? Tak Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś Proszę cię Musisz mi to ułatwić a może gdybyśmy. Po prostu śniegrcie! Wynoście się. Cholera. Eli. Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Eli szybko. podniesionymi rękami. Kurwa! Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. O rany! No, nie chciałam wam tego zrady, bo raz prawie się Wypoplałem, że co ty coś takiego. Tam znajdziemy tam. wyjście. Nie zatrzymuj się. jeszcze ona nie żyje. Cel zneutralizowany. Załatwiła dwóch moich no ludzi. Rozumiano? Ty zajmij się drzwiami. I załatwię. Tak jest. Zaraz tu będą. będą. zatrzymać spróbować, przynajmniej po O. Za new nie ułepenili. Ale dobra, robimy sobie oteczkę. Co robimy? Joel! Zajmę się tym. Poszukajmy w korytarzu. Ty! Sprawdź tam, na dole. Gdzie ja jesteś do cholery? Cholerze. Nie pytaj się, bo dostanie się boli. Udostępnij co 20 razy na swojej tablicy. Ale nie, to się boli. Głowa nisko ale to było normalne, żebym to zobaczył, czy jest ciężko się ukryć po jak wcześniej grałem hej! myślałem, że to Ellie trajerze ty żrej ściany o boże! Czy mi jak, jak się jak to przychodziłem, to mi się udało tutaj przejść. A tak to było trudne. szanuj ej ej, ej. Szanuj. Dobra, było mało. Tak, tak, tak dla mnie to było takie level easy strasznie, trudniej już było z tymi potworami jak nas atakowały w 10 chyba zabiegliśmy te potworów. Dobra, dobra, przejdziemy tamtymi salami. Nie uchylaj się, nie wiem, ile ich tu jeszcze jest. There is too Matko raczej też strzelać, mały Dobra, poczekliśmy. Jest mały małym Tam są schody. Widzę. To do schody nie. A, domajcie. Nie wiem, czy mnie powiedział nie, skoro to wiadomo, że to do meczka służba. Idą Tam jest żołnierz. A, jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Pierwsze. Ja się Sprawdzę to miejsce. Sprawdź tam. się chował ku pogóbno. Jak to mi jest? Не баджет. Ну, tak żeby się nie zabijał, ale już pływać nie powinienem. O jest dopiero talent. A ja na przykład umiem pływać. jutro. Jeszcze. No. A, bomba. A, bomba. A a no to trzeba wziąć, żeby ona mogła na cały wesel, trzeba ją przyciągnąć. Patrz, Eli. Okej. Aż się da nazywa. Yes, sir. Look, I'm I zaraz przyjdę. No zamknij drzwi! No Jezu! Słuchaj. Jesteś jakaś ten... Jeśli chodzi o tez, nie. Powiem idziemy. Ci co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o tez. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo Cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę, bez pytania. Jasne? Pewnie. To powtórz. Robię to, co każesz. Jak to Kilka mil stąd. Jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Ok. No to ruszajmy. No. Dogadali no, gadałeś się. Więc, Maria, ile ten... To będzie szybciej, jak pójdziemy tędy Okej, okay, ale my być... sobie... Jest to dobre przychodzi. Ale... Ale my sobie kończymy tutaj odcinek yy, już. Więc y, to na tyle w tym Dzisiaj trochę krótszy, ale tam już dalej jest takie, że nie ma za dużo checkpointów. Yy, więc to na tyle w tym Dziękuję wam bardzo. jeżeli że wszyscy się złożyliście. W zasadzie się trzy łapki w górę. Mówi las masz, bardzo serdecznie i na.